przez pełnego biznesmena. Kiedy ja mam znaleźć czas na modlitwo? No ja nie mam czasu. Ja mam dzieci, ja mam żonę, ja mam pracę, nie mam czasu się modlić. Ma. Jak mam znaleźć ten czas? I alwa położył się na niego i powiedział, tak, nie masz czasu, to go sobie dać. Istotą chrześcijańskiego życia, istotą rozsądnego życia jest rozróżnienie między tym, co jest ważne, a tym, co jest tylko pilne. I nie ma ważniejszej rzeczy w naszym życiu, niż nasza relacja w Ojcu. Nie ma nic ważniejszego. Więc jeśli nie mamy czasu na modlitwę, to znaczy, że odrzucamy to, co naprawdę ważne. Mało tego, jeśli nie mamy czasu na modlitwę, to w gruncie rzeczy mówimy Panu Bogu, nie wierzy w ciebie. Bo jak mówimy Cię, mówimy nie wierzę w Boga. To naprawdę nie ma znaczenia, czy my uważamy, że Bóg istnieje. Szatan nie tylko uważa, że on istnieje, on wie, on istnieje. Szatan nie tylko uważa, że, że nie tylko wierzy, wyznaje, że, że Chrystus jest Synem Bożym, on to wie. Tylko to jeszcze nie jest wiara. Wiara to jest powiedzenie wierzę Bogu, ojcu, wszechmogłego, Jemu, bo wierzę w moje życie. wierzę. nie mogę oddać do mojego życia, jeśli nie mam czasu z nim rozmawiać. Jeśli ktoś się nie zapyta, kiedy ostatni raz rozmawiałeś z żoną, ja powiem, no, nie miałem czasu, rok temu ostatni. Miałem taki moment, szliśmy przez las i wtedy poczułem, że mogę z nim rozmawiać. No i wtedy ostatni rok temu rozmawiać To mówimy dyki. Bo kłópek. Jak może mówić, że kogoś swoją żonę, jako rok temu z nią gadał, bo miał taką fasę, a jak ktoś mówi, nie, ja się generalnie nie modlę chyba, że idę tak kolem, tak poczuję, że lepiej, to o, taki głęboki człowiek. No nie głęboki, tylko że ja tak naprawdę nie wierzę. Bo jak ktoś wierzy, to chce być w relacji ze swoim ojcem. I nie tylko wtedy, kiedy jemy, jest dobrze. Ale codziennie. Wcale nie jest tak, że dobra modlitwa to jest ta modlitwa, która mnie się. Nigdzie tak nie jest. Nigdzie nie jest powiedziane, że dobra modlitwa to jest strata, w której ja się tak poczułem, umacniałam. Czasem tak, a czasem nie. Nigdzie nie jest powiedziane, że dobra modlitwa to jest strata, którą tak odbyłem, tak od początku tak, do, do końca, tak jak powiedziałem. Dobra modlitwa to jest modlitwa, w której ja się decyduję stanąć przed Bogiem, niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, jakie są moje moce. Oddać mu siebie i swój czas. I wielu świętych nie będziemy zaskoczeni po drugiej stronie, kiedy się okaże, które nasze ruchy są najbardziej owocne. Być może wcale nie tego, co takie uważamy I oczywiście możemy powiedzieć, że nie wiemy, jak się modlić. No już uczniowie mówili to w tym tylko odpoczynku, się czasie tak, był na ten moment. Uczniowie przyszli do Jezusa i mówili: Nie, panie, jak się robić? Niech nauczył ojczyzn nasz? No, możemy tego nie wiedzieć. Ale to dajmy na początku czas odmówmy Ojcze Nasz medytując nad każdym słowem w dwunastu rokach Znowu, ja też często sobie mówię, nie mam czasu. No kompletnie nie mam czasu. Tylko tym momencie się przekonają, że jak nie mam czasu, mam wszystko ułożone, co do Nie mam czasu, więc ja na dzisiaj nie mówię, bo no nie dam rady. po prostu, no, To nie na takiej możliwości, że poszedłem się wszystko sypnie. To jak nie poszedłem, to mi się sprawa. A jak poszedłem, to Pan Bóg umie pomnożyć czas, który Bóg dał. To mi go zawsze, zawsze. A jeśli ale było to tylko pilne. Natomiast nie było ważne. I to jest i druga forma, różnie tylko do sakra... tak samo jak Eucharystia nam tak to jest sakrament, to jest sakrano. Konfesjonal to jest miejsce, w którym możemy oddać to, co nam nie wychodzi Boga. Możemy to zawierzyć Jezusowi, nie wychodzi nam. Wiadomo, że nam nie wychodzi nas. No, dlaczego nie wychodzić? Jest ale on może to przemienić. On przez usta kapłana może nam powiedzieć, co mamy zrobić. Czasem zupełnie nieświadomie. Tak? taką historię, nie że... znają, zresztą, ale w Pawlocach, został wysłany do Włoch, żeby tam studiować, ale tak najpierw miał poznać język. Więc wysłali go gdzieś na górze. Włoszech, jak wiadomo, za tym, że się mówi po włosku, to się mówi dialektami. I między włoskim a dialektami różnica jest. Miał się uczyć języka, ale stwierdził mnie przełożone, że najepiej to się będziesz uczył języka, jak będziesz siedział w profesjonalach. Tam się nauczysz. No i pierwszego dnia przyszła babi, która mówiła tylko dialektem, coś mam wyda. Mówiła pół godziny, coś Ta Nawijała cały czas, a ja nic kompletnie nie rozumiałem. Nic, zero. Ona coś do mnie mówiła, a ja nic nie rozumiałem. Więc wezwałem do tego, Odpuściłem budziemię. W dziedzinie obejrzenia, i powiedzieli mi: córko, odmawiaj różaniec. I poszła z Po dwóch tygodniach przyszła znowu. i znowu się coś nawija: nawija, no ja nic nie rozumiem, kompletnie. Ona mi nawija, nawija pół godziny. Skończyła mnie do niej: córko, odmawiaj różaniec, i pójdzie mi do mnie rozdziszczenie. tak jeszcze ze dwa razy przyszła, a czasem zniknęła, mi, gdzieś po trzech miesiącach podchodzi do mnie, żeby na dziedzińcu, podchodzi do mnie kobieta z... Mówią do mnie patrzę, jak się cieszę, że ojca widzimy. Przyszliśmy poprosić o małżeństwo, sakarów małżeństwa, A też nam o szansę. Mówi, wtedy poznam, że to jest Ale Jak to? No. Tak, ojcze. No po prostu myśmy, my jesteśmy, nie wiem, byliśmy niewierzący. Kompletnie niewierzący. Małżeństwo nam się stało. I ja stwierdziłam, że pójdę do kogoś poradną. Jak no to wpadnie ojciec słuchał? Z jakim samym I znowu się mówił o tym o tej to kupiłam tylko dla męża, bo jest w tej mądrych powiedział, tak słuchał, no musisz odmawiać różance. No I tak odmawialiśmy, odmawialiśmy przez trzy miesiące. No i stwierdziliśmy, że już jesteśmy teraz no. bieżący, no. że chcemy prosić o szersko, dla mnie o szersko, nawet o szersko. I naprawdę to, to genialna rada, jak ojciec na to wpadł, żeby te różance on mówi mi tak i wierzę. gdybym ja wiedział, czego on nie chce to ja miałbym masę dobrych rad. Tylko na szczęście wiedziałem. I Pan Bóg przeze mnie przez moją niewiedzę, przez moją e, ignorancję przyprowadził do siebie. I w konfesjonalach dzieją się niekoniecznie przez ignorancję, bo czasem przez mądrość, zaangażowanie e, dobre słowo, ale dzieją się właśnie takie rzeczy. Pan Bóg może nas dotknąć w swoim słowem. Jeśli... Także jeśli... Spowiednik będzie miał uwagę. Jeśli nie będzie się dało powiedzieć czasem rzeczywistości. A nawet jak się będzie Pan na ten sposób, żeby nam... żeby nam to powiedzieć. I to jest to, co musimy zrobić. Do tego Pan Bóg nas wzywa. Nie ma znaczenia, jaka to nas jest duża. Nie ma znaczenia, co się dzieje. Nigdy nie było dobrym czasu dla chrześcijań. Święty Franciszek żył w świecie chrześcijańskim, chrześcijanin z średniewiecznych. Cudowny czas. Naprawdę, wbrew temu, co się opowiada, czas i wielkiej mistyki, i wielkiej filozofii, i pierwszych uniwersytetów, i pierwszych szpitali, i mycia się. Bo ludzie się przestali być dopiero po drodze, ponieważ współczesna nauka uznała, że zbyt często w mycie zdziera warstwę ochronną w organie. się być później. Nie w średniowieczu, by w to poznać się w no, Ale to jest jak osoba na No ale mimo no, wszystko człowiek, który postanowił pójść radykalnie za tym, co w związku z tym ze sprzeciwem. Tak, że sprzeciwem swoich bliskich. Ojciec nie był zakwrócony, tak? Mówię z łagodnie. Zresztą podejrzewam, że już współcześnie żaden ojciec nie był zakwrócony, jakby po prostu sprzedał. sprzedał. Wywalił całą własność z Mógłby nie być zachwycony. Biskup. I my chrześcijańscy małżonkowie jesteśmy powołani do tego samego. Mamy głosić swoim życiem, swoim małżeństwem, w swoim rodzicielstwem, w Jezusa, Chrystusa. I sami sobie nie dam rady, może być więcej ja. Sami nie damy rady. Nie ma takiej możliwości. Ale z Panem Bogiem możemy wszystko. On jest tym, który ma moc zrobić z nas. Jak będzie trzeba, to nie się szyi będzie przyjmował do serca. On to może zrobić. I to nawet jeżeli jak Mojżesz się ją kamy. No i mojżesz, mój panie, co w ogóle wymyślasz? Ja, ja mam wyprowadzić rzydów z Egiptu, no bez rzadu. Żyja ja się ją To ci dołożę. Wydwłota cię, pan. Pan Bóg z Piotra się wycofał i nie mówię tym roku. To, to szczerze, nie mówię tym roku, wyrzeczają się. Potem też, mówię oczywiście, puchalność, Że się orzekł, ty lisek, a ty masz skrzydła? Lisek mówi, nie ma. A umiesz latać? Że... Lisek mówi, no nie umiem. A mówi, ty lisek, ty to naprawdę jesteś rozdrażniony. I być chrześcijaninem to nie znaczy być orzekiem, bo to jest żadna sztuka latać jak się ma skrzydła. Być chrześcijaninem to jest mi jak ktoś bierze ślub, to nie umie latać. Powiedzmy sobie szczerze. Jak zawierałem małżeństwo, to kompletnie nie wiedziałem, co znaczy być. Ale wiedziałem, że muszę zaufać mu, bo Jak ojciec, przepraszam, tak powiem, ale podejrzewam, że jak każdy zakład, wstępował do zakładu, to nie miał zielonego pojęcia, co naszym że A jak przystępował, przyjmował święcenia kapłańskie, to nie miał zielonego pojęcia, czym tak naprawdę jest kapłaństwo, na czym jest usługa konfesjonalna. Jaki to czasem jest krzyż. Nie zawsze, nie zawsze będzie lekko. Nie zawsze będzie przyjemnie. Ale warto pamiętać, na końcu, jeśli zachowamy wierność, jeśli zachowamy wiarę, jest niebo. A jak jest niebo, nie ja oczywiście nie wiem, ale zobaczmy się w sumie na dowciek, Jak babcie z dziadkiem kości nieba, rozglądają się. E, świętej pracy, mówisz, że gdzie byście się dzisiaj mieszkać? Góra, czy nad morzem? I nad morzem. Mówię, proszę bardzo, Laguna, palmy, bandolowe, wchodzą do środka, i tam banany, ananasy, ale też jakieś mięsiwa, no wszystko. Dziadek mówi, że właśnie swojej też, My nie będziemy tego ruszać, bo jakaś jest stała, jest to zostawka, na chwilę to była taka promocja przez pierwsze dwa dni, rano przychodzi do nich Świętych no, i mówię, no, dlaczego nic nie zjedliście? Przecież to wszystko jest dla nas. no wiesz, na rano no pewnie, no. jak będziecie się mieć w murach, będziecie w murach, będziecie no. chcieli, będziecie mieć fiorny, co chcecie, To po no, prostu wasza wola i koniec. Widziałem dziadek tak wkurzono, po się się popatrzą, tak widzisz, gdyby nie ty i to twoje zdrowe żywienie, to byśmy już 20 lat mogli. Więc ostatecznie i oczywiście nie na mamy dne zdrowego jedzenia, żeby było teraz przykazali i tak dalej, nie o to chodzi. Ale ostatecznie to jest nasz cel. I po to walczymy. I warto sobie uświadomić, że na końcu jest niebo. I to nie jest grupa śpiewających grupych łurzynek noska. Nie. To jest absolutne szczęście. Po to żyjemy, po to walczymy. A jedyne, co potrzebujemy, to powiedzieć Jezusowi, że On jest naszym. Panie. Amen. Przedłużając, tylko zapytam, czy ktoś z Państwa nie chce zadać pytań. Chcę zadać pytanie Dwa są pytania. Proszę bardzo. Cieszę się, bardzo. się że, że są to mężczyźni. Panie Tomaszu, ja chciałem zapytać, czy ważnym argumentem jest sytuacja materialna. Jeśli dwoje ludzie chce zawrzeć małżeństwo, bo spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie młodzi ludzie czekają, czy to mieli dom, czy będą mieli dobrą pracę? Czy to ma być y, fundament, y, fundamentalna rekorda? Jak będę oczekiwał, coś że nie wszystko, to nikt się nie To jest no, zupełnie błędne. To znaczy, y, małżeństwo nie budujemy na do domu, na posiadaniu, na samochodzie, tylko budujemy na Panu Bogu i na wzajemnej miłości. Ja znam małżeństwo, które przeżywało kryzys, kiedy naprawdę to jest, kiedy miałem. A kiedy stracimy, naprawdę stracimy. To odnalazłam No i nie, nie chodzi teraz o to, że jak ktoś straci, tak to go odnajdzie. Ale to po to, że... nie to, że mam jest istotą mojego małżeństwa. Więc... a poza tym jest jeszcze jedno zdanie, którego które nie przypomniałem w czasie tej zwojczy naszej, które to powiedza tym zdaniem mówimy, chleba naszego powszechnie go nam dzisiaj. I albo wierzymy, że Pan jest nam gotów dać ten chleb, który jest nam na dzisiaj potrzebny. Co to nie znaczy, że on jest na za tydzień, na za rok, na za miesiąc, a na dzisiaj? Albo bez sensu się mówimy. Więc jeszcze nic nie rozumiem, czy to jest. Może jestem no, aż będę miał wystarczająco dużo. Być może dlatego, że jak ja wiem, to szczęście, że poznałem swoją żonę jakiejś 18 lat, a miała 16. Jak tylko omógliśmy, jeszcze po drodze jej imamowa, więc ona musiała się zająć potrzem. No ale jak tylko mogliśmy, to wzięliśmy środków. I nie mieliśmy ani mieszkania, ja miałem tym nauczycielem, bardzo z tym dziennikarzem, mógł. ani pracy. On jeszcze po studia, tutaj właśnie nauczyłem studia. I daliśmy radę, bo tak naprawdę, że nie chodzi o to, żeby mieć, nie jeździ, to, żeby zaufać Pan I... Patrzę się na swoich rodziców, patrzę się na swoich dziadów, czy oni coś mieli, jak daliśmy? Często nie mieli nic. Czy oni mieli, jak się decydują na dzieci? Często nie mieli. Ale żyli. Życie nie jest oczekiwaniem na to, co będzie później, Bo być może nie będzie żadnego. O tym też warto pamiętać. Że nam się wydaje, że będziemy planować, przygotować, będziemy mieć no, tamto i owo, To wtedy możemy zrobić to. A kto powiedział, że będziemy mieć no, tamto i owo? Odkładanie młożeństwa, nie odkładanie rozcięstwa, jest ryzykiem. Bo nasza biologia działa przeciwko nam, bo nasza psychika działa przeciwko nam. Ja nie chcę powiedzieć, że trzeba na to, jak ktoś nie ma kandydata na męża, to się nie ożeni, nie wyjdzie za mąż To jest jasne. Ale nie ma co odkładać, nie ma co czekać. Jest, jest miłość. Jest też rozwój. <głosy> <głosy> I nie mówię o rozumie, tego, żeby sprawdzić, czy mamy. Tylko żeby sprawdzić, czy że to jest nawet ta kandydatka, kandydat, to się zabieramy ślub i razem. Ich może będziemy mieć, a może nie będziemy mieć. No, po prostu, Więc dla mnie to jest żadne, no to muszę I... E, no ja bym nie czekał, tak? to znaczy... Także dlatego, że... To jest od mojego świadczenia, ja nie chcę go absolutyzować. Ludzie tak? mają dużo <słyska> fantastyczne małżeństwo, które zostały zadawane przez ludzi dojrzały. 30, 35, 40-letnich i naprawdę są cudowne. Ale łatwiej, ale tak zwczajnie, psychologicznie, łatwiej jest się dopasować do drugiej osoby, jak się ma 23 albo 24 albo 25 lat, niż jak się ma na 40. Nie jest przypadkiem, że zapomniał wolą przyjmować mężczyzn do tego wieku. Bo... Jak ktoś ma 37 lat, to już jest... czy 40 lat jak ja to już często jest po prostu stary kawale. Wziąć środki ze startu na To jest absolutna Nadzwyczajny synod poświęconych o I w punkcie 52 można przeczytać. Inni opowiadali się za nieugolnianym przyjęciem do znowu w pewnych szczególnych sytuacjach, które ściśle określonymi warunkami. Nade wszystko, kiedy chodzi o przypadki nieodwracalnych rozwodników. nade wszystko, kiedy chodzi o przypadki nieodwracalnych zadań zobowiązanych i moralnych dzieci, które mogą wyznosić niesprawiedliwe Jak pan redaktor myśli, to jest trochę prognoza. Czy jest? Jak będzie wyglądała sytuacja na następnym samodzie? Planowane na październiku tego roku. Czy jest w nim zmiany dyscypliny w tym, w tym zakresie, która była występowała, otóż, decyzją rewolucyjną? Żeby nie powiedzieć mocnych heretycji. Znaczy, przypomnijmy tylko, że władza w tej, tej, w tej sprawie nie ma suma. Ani tamten, ani ten. Tam. Nie znaczy, nie, w ogóle słowa na naszym to znaczy, że synat może sobie obradować. Podobne postulaty formowano również w czasie synodu, pierwszego synodu Zajęcia Pawła II św. o który skończył się pan Wialis Inoswacji. Zresztą biskupi z tych samych krajów postulowali te same rozwiązania. Ja o tym tak. Nie ma możliwości, żeby wprowadzić nową dyscyplinę sakramentową. Dlaczego? Dlatego, że nowa dyscyplina sakramentów oznaczałaby w istocie zmianę doktryny dotyczącą małżeństwa. Trzeba by albo uznać, że małżeństwo nie jest nierozerwane. Albo uznać, że cudzołóstwo nie jest grzechem. Nie, nie, nie taka jest kolejność. Znaczy biskupi mogą przegłosować, natomiast papież potem pisze dokument? To nie jest tak, że papież podpisuje dokument, który przegłosowano, bo to jest aportacja apostolska i ona powstanie i nie napisana przez papieża. Ja powiem tak, e, nie będę się zajmował sytuacjami hipotetycznymi, bo jedynie że wdrożone mogą zeistnieć. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w sprawie antykoncepcji tak już było. Ogromna rzesza biskupów w latach 60., teologów i księży, i świeckich, uważała, że papież Paweł VI zmieni nauczanie w sprawie antykoncepcji. I nie zmieni. Ogromna rzesza, bo nie ma, bo nie ma takiej władzy, um, ogromna rzesza biskupów uważała, że papież Jan Paweł II zmieni nauczanie w sprawie małżeństwa. Nie zmieni. A ja chciał do na to, że Franciszek tego nie zmieni, to jest jeden bardzo mocny. Otóż jest to wystąpienie na koniec yy, sesji. Co mówi tam papież? Otóż papież mówi, my, ja papież. Ale także sumę biskupów, nie jest władny zmienić nauczania rozkosza. Ona jest. I ona mówi, ktokolwiek oddala swoją żonę i bierze sobie nową, to cudzołożę. A ktokolwiek po ślubie oddala, Papież nie ma władzy, żeby to zmienić. To, że... A, a, a dodatkowy argument jest taki, że kardynał Kaspar, który jeszcze rok temu mówił, że papież go popiera, mówił, go popiera papież, teraz już mówi, nie, nie, wcale nie mówiłem, że papież go popiera. Mówiłem, że papież popiera dyskusję. Ale jeżeli chodzi o rozwiązania, w ogóle nie Także ja byłbym w, w tej sprawie spokojny, Nie ma takiej możliwości. Znaczy jakby... Bo jak mówię, to nauczanie Chrystusa jest jasne. Więc... Nie ma się co zajmować sytuacjami hipotetycznymi. Jedno nie ma do wątpliwości. Osoby rozwiedzione, także te w ponownych związkach, są tak samo w kościele, jak wszyscy inni, jak tylko obiektywnie, nie stołu mogą przystąpić do słowa do stołu pańskiego. Mogą przystępować do stołu słowa, mogą czytać Pismo Święte. Mogą pokutować, jak na wszyscy nam mogą pokutować. Natomiast tego jednego, jednego nie mogą. Jest przepiękny symbol, który jest często w kościołach zachodnich stosowany. Tam, gdzie jest żywa wiara w Eucharystię, że osoby rozwiedzione w Pana związkach też podchodzą do Eucharystii, ale mają złożone ręce w ten sposób. I wtedy kapłan, który ich widzi, podnosi Pana Jezusa i tylko ich błogosławi, bo oni nic więcej nie mówią. I tu nie chodzi o osąd, chodzi o, o chodzi o miłosierdzie. O miłosierdzie. Nie mamy wglądu w serce tych ludzi, nie mamy wglądu w intencje, nie mamy wglądu w ich relacje z Panem Bogiem, ale wiemy, że niegodne przystępowanie do stołu Pańskiego, to święty Paweł mówi, to jest wydawanie się nogi. Więc przez Miłosierdzie Błogosławimy i czekamy na moment, kiedy albo będą gotowi, z jest z Was Będą gotowi do tego, żeby żyć jak wraz z I zgadzam się, to jest trudne, to jest heroizm, ale są uciechusze także. Albo kiedy będą rzeczywiście w sytuacji, w której no, nałożył śmierć nie wiem, co, otwarcie i to, to też się przemówić, żeby nas nagłej, niespodzianej śmierci wybawiam. I tyle, ale jest to, że się tutaj cokolwiek do zwyczajnie nie, nie wierzę, bo się nie może zmienić. Bardzo ciekawe pytanie z w mistyki No dobrze, jeżeli zaakceptujecie poligamię seryjną, to znaczy, że można mieć kilka rządów po kolei. To dlaczego nie chcecie zaakceptować poligami równocześnie. U nas w Afryce, w odróżnieniu od Niemiec, nie jest problemem rozwoju. To się takie ludzie nie rozwodzą. U nas problemem jest to, że jeden mąż może mieć pięć rządów. To jeśli jeden Niemiec może mieć pięć rządów po kolei, i przystępować do komunii, to dlaczego u nas ma pięć rządów jednocześnie nie może No i to jest bardzo dobre pytanie. No nie może z tego samego do którego nie może nie wiem, jest spokojnie. A to, że Niemcy skupi, to mówią Niemcy, od czasami mówią to niektórzy holenderscy, niektórzy, ale ja. wcale nie tak liczni, czy francuscy, niektórzy belgijscy, no trudno, no mówią. Jeszcze w latach 60. No, w to był taki pierwszy przypadek, kiedy po prostu wystąpił przeciwko. To jest oczywiście tak, że u unijskim hierarku to jest o tyle łatwiej robić, że oni pamiętają, że kościoły ich może być te, z których się wyłonili, akceptują. Tylko to wcale nie jest takie proste, bo tak wcale do końca nie wiadomo, czy on akceptuje Bo ten, ten drugi związek po rozwodzie jest zupełnie inny. Ale trzeba przypomnieć, dlaczego taki. Sojusiec John Maynard, prawosławny teolog, mówi tak. Bizancjum wymusiło na cel porzucenie nauczania nierozerwalności małżeństwa. Cesarz wymusił na nas przyjęcie, a myśmy potem do tego drobili teologię. Więc tak kościół rzymski może być dumny z tego, że przecież nacisk był równie silny to nie porzucił. Zachował wierność i nie musiał wypełnić. Dodajmy, że teologia się różni. W związku z tym, katolicy to którzy mówią, że można, by w Kościele katolickim zastosować prawosławne rozwiązania, nie znają prawosławnych rozwiązań, a być może nie znają też katolickich. Dlaczego? Dlatego, że materiał sakramentu w Kościele katolickim może jest, to jest akt woli. Jeśli akt woli był poprawny, Małżeństwo zostało zawarte. Koniec. Nic się już nie da zrobić. A jeśli był niepoprawny, to albo był nieważny, albo można posanować, czyli ten akt woli można uzdrowić. To już nie, nie. jest tak, że jak miał braki, to już jest koniec. W prawosławiu materią sakramentu małżeństwa jest miłość różona. I jeśli ona wyraźnie, to można powiedzieć, no to wtedy... Małżeństwo też wygasa. Tylko, że to jest niekonsekwentne, bo jeśli ono wygasa, powinno się móc umożliwić drugie małżeństwo. Takie samo jak pierwsze. A tego się nie robi. Ponieważ drugi związek, również związek rozwodnika, ale również związek wdowca, to jest już inny ryd. Rytm pokutny, gdzie się mówi, jesteśmy wszyscy grzesznikami, jesteśmy beznadziejni, nic nam się nie udaje. No i z zasady, miłosierdzia, no ale czy to jest sakrament? Na to pytanie teologowie prawosławni odpowiadają różnie. Jedni mówią tak, ale drudzy mówią nie. Dyscyplinarna decyzja. No jest jeszcze jedna kwestia. Gdybyśmy dopuścili te rozwiązania, znaczy tak w ogóle, to pierwsi, którzy dopuścili te rozwiązania, to byli wyścigowi katolicy w Anglii za czasów Henryka. Siemnego. No to oni, jako pierwsi wypuścili i w związku z tym zostali Anglikanami. I jeśli kardynam Kastem miałby mieć rację, to w takim wypadku należałoby, mówiąc złośliwie, dekanonizować świętego Tomasza Morsa. Ponieważ ono w między m.in. za to, żeby powiedzieć, małżeństwo jest nierozerwane. Nawet jeśli z przyczyn politycznych lepiej by było, a w przypadku kardyka lepiej by, by było rozerwane. To, to nawet jeśli to i tak nie ma. Pytanie 24 stycznia bieżącego roku Franciszek, w Franciszek przyjął na audiencji yy, do Pana, który planuje zmianę, musimy razem swoją narzeczoną. rzecz Jak to ocenić? Jak to ocenić? Czy Pan był na miejscu jego, ja w tak samo? Czy to, to wyrazy, się to wyraźny osierdzia, czy prywatywny? Ja bym tak, dziękuję Panu Bogu, że nie jestem na planistą papieża Franciszka. Ja powiem tak, tak, ja pisałem tekst na ten temat, w ten sposób. Po pierwsze, Franciszek nam przypomina o dwóch rzeczach. W tej encyklice, która się teraz ukazała, pisze m.in. nie ma żadnej zabawy płciowej. ktoś jest przywiązany do natury, no to musi wiedzieć, że męskość to jest męskość, a kobiecość to jest, jest, jest, jest i nie da się jej zmienić, ponieważ ona jest biologiczna. Więc tu mamy jasne stanowisko w sprawie tak zwanej zmiany płci. A teraz po co przyjmuję, mnie się wydaje, że powód jest taki. Ojciec Święty Maciej, że chce nam powiedzieć Prawda jest fundamentem. Ale miłosierdzie jest drugim. Ta osoba strasznie się odbiła. I błądzi. I myli się. Ale Chrystus i Kościół jest odnieżdżany. Nie wiem co jej papież powiedział w czasie spotkania, więc jakby trudno mi nie to w jakikolwiek sposób ocenić. Ale, no tak jest. Kościół jest dla rozwodników, jest dla homoseksualistów, jest dla transseksualistów, jest dla cudzołożników, I, i dla wszystkich. Każdy może powiedz, spotkać się w sposób. Ale żeby chciał przyjść, to musi doświadczyć tego, że będzie witany. Ja bym powiedział, dla mnie istotą posługiwania że Franciszka jest taka, powiedziałem, dwa elementy. Najpierw papież mówi tak, Kościół jest dla każdego, niezależnie od tego, gdzie jesteś, co robisz, jak bardzo no. masz życie, jak bardzo sobie je nie Nieważne. Zawsze możesz przyjść. Zawsze cię przyjmie. Jezus ci zawsze uważa. I to jest pierwsza A potem jest drugi. A jak już jesteś w Kościele, no to teraz bierzesz się do domu. To teraz się nawracasz, zmieniasz. Odrzucasz e, zniewolenia, odrzucasz bogactwo, odrzucasz e, inne rzeczy i zasłuchasz. I to jest bardzo spójne. Kłopot jest taki, że media z drodze robią e, dwie osobne narracje. W jednej mówią: wszystko jedno, jaki jesteś. Bo wiesz, nie mówię, wszystko jedno, jaki jesteś. Wiesz, mówię, wszystko jedno, jaki jesteś, i zawsze możesz przyjść do kościoła. A media mówi, mówią: wszystko jedno, jaki jesteś. I to jest jedna odpowiedź. A potem mówią: a z tej drugiej opowieści, która papież który mówi do nas, już ludzi Kościele, nawracajcie się, robią inne opowieści, jesteście beznadziejni. Tylko to nie jest prawda, prawda? Prawda jest tak, każda może przejść, a jak już przyjdzie, to wtedy papież że dobra. To, że Pan Jezus przyjmował grzeszników, nie znaczy, że pochwalił zachowanie, prawda? No, a jeśli przyjmował grzeszników, to tam jest też miejsce dla mnie. Usuwamy jednego, drugiego, trzeciego i czwartego usuwaliśmy. Nie możesz go Pan Jezu przyjąć, to znaczy nie możesz. Masz przyjąć. A też jestem wrześniu. Trzeba uważać. Ostatnie pytanie. To modlimy się bardzo szczerze za rodzinę pana Tomasza za małżonkę, za dzieci o Ducha Świętego, czyli moc z Wysoka, żeby y, Państwo w poszczególny sposób i wspólnie, jako jedno ciało, żeby byli tą mocą z Wysoka ubrani, jak to czytamy, ubrani, czyli żeby byli niewidzialni dla mocy złego Ducha i żeby jak najdłużej przez całe życie mógł Pan dawać to świadectwo, y, bardzo ważne świadectwo. Nie wstydzę się Jezusa, to świeckim człowiekiem i, i, i daje wiele Siły, także i duchowne bardzo serdecznie za to dziękujemy. Dzisiaj i modliły się. Powstanie, proszę. Przez niepokalaną prośbę do Ducha Świętego dla rodziny, Pana Tomasza. Pod Twoją ochroną czyli dziedzina, święta Boża czy dziedzinę, naszemu gościnowi, racz mi radzić w przestrzeganiu. Panu w szlakie słów przybył, racz mi zawsze wywalić. w o Panie nasza, o Będowniczko Nasza, o Nasza, o Cieszyć się, O Boże, Synu swojemu, Synu synowi Boże, Synu swojemu, Boże, Synu swojemu, Boże, przyjdź tu Boże, Boże, Boże, Boże,